Kochani, po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii można odnieść wrażenie, że Jezus tak wysoko ustawił poprzeczkę, że właściwie nikt nie jest w stanie jej przeskoczyć. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli taką mini-mini, to już by wystarczyło, żebyście powiedzieli tej morwie, proszę bardzo, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze. Czy komukolwiek w historii świata udało się dokonać czegoś podobnego, żeby kazał Morwie wyrwać się i ona by posłuchała? Albo górze się przesunąć i góra, proszę bardzo, przesuwa się? <słuch> Niestety nie. Czy to oznacza, że ani wiary nie mieliśmy, ani nie mamy, ani nie będziemy mogli mieć? Absolutnie nie. Chodzi o zupełnie coś innego. Pan Jezus w typowym dla siebie mądrościowym i semickim sposobie wyrażania myśli Chcę zwrócić uwagę apostołów na pierwszą rzecz. Chcę się, że wiara to coś, co zaczyna się w nas, ale zaczyna się od zmiany myślenia. Zauważmy, że wszystko powstaje w kontekście pewnym. Apostołowie pytają najpierw, proszą Pana Jezusa, przymnóż nam wiary, daj nam wiarę. W ten sposób, świadomie bądź nie, przenoszą odpowiedzialność na Jezusa, zamiast szukać jej w sobie. To Ty zrób coś, żebyśmy my wiarę mieli. Hmm, oczywiście inicjatywa zawsze jest po stronie Pana Boga, to jest łaska, wiara, ale z drugiej strony nic się nie zadzieje, jeśli człowiek nie odpowie na nią, jeśli, jeśli się nie określi. Jest wielu ludzi na świecie, którzy mówią, no jestem niewierzący, nie miałem takiej łaski, nie dostałem takiej łaski. To nieprawda. Bóg był hojny dla wszystkich w dawaniu łaski wiary, ale to we mnie musi się coś dokonać, żeby wiara się obudziła. Więc Pan Jezus jakby nie mówi tak ani nie, dobrze przymnożę albo nie przymnożę, tylko zwraca uwagę na podstawową rzecz. Wiara zaczyna się w Tobie od czego? Od zmiany myślenia. I właśnie zwróceniu uwagi na te kwestie służy opowiedzenie tego obrazu, zilustrowanie tego tym obrazem o morwie, która ma się przesunąć i posadzić w morze. Przecież obraz ten, gdyby go tak na chłodno wziąć, nie ma sensu. Po co morwa miałaby rosnąć w morzu? Nie ma sensu, bo nie trzeba go traktować dosłownie. Chodzi tylko o pewien symbol. Morwa, o której sądzono, że jest bardzo głęboko osadzona korzeniami w ziemi, podobnie jak góra, były symbolem czegoś nienaruszalnego, pewnego status quo. Człowiek wierzący, kiedy zderza się z takim status quo, Cóż, patrzy poza horyzont. Patrzy poza horyzont. Ma odwagę, by patrzeć poza horyzont. Na czym to polega? Kiedy na przykład wszyscy mówią, że no, wszyscy kradną. To człowiek wierzący patrzy poza ten dogmat społeczny, czyli to coś takie nienusza, nienaruszalnego jakby społecznie, patrzy poza to i mówi, można inaczej, można nie kraść. Kiedy ktoś na przykład walczy z jakąś nieuleczalną chorobą i lekarze już powiedzieli, koniec, kropka, nie można, już nic się nie da zrobić, to ile znamy takich przykładów, że ktoś pozwolił sobie na nonszalancję, na szaleństwo, żeby nie przyjąć tego do wiadomości, przeskoczył jakby swoim sercem poza widnokrąg, chwyci, chwycają, chwytając się właśnie, tej e, kwestii, jaką jest wiara. Uwierzył, że do Boga należy ostatnie słowo. Na ostatniej piełbrzymce poznałem człowieka, który właśnie kilkanaście lat temu wyszedł z nieuleczalnej choroby. Lekarze dawali mu już kilka tygodni życia, a on pozwolił sobie na szaleństwo, pojechał do Lourdes w duchu wiary, którą głęboko wyznawał i, proszę bardzo, chwycił się tej nowej nadziei. Czyli nie przeraziła go ta Ściana w postaci tej, tego werdyktu lekarskiego nie przeraziło go to, on szukał dalej, bo wiedział, że do Boga należy ostatnie słowo. Od kilkunastu lat człowiek ten jest już zdrowy i lekarze nie wiedzą, bo nie ma śladu po, po chorobie. Czyli człowiek wierzący to jest ten, który najpierw znajduje w sobie odwagę, by nie godzić się na status quo. Wszystko jedno, czy ciągniesz za sobą historię życia, w której, no cóż, jesteś bardzo poraniony, to jest pewien pewne status quo. I możesz sobie powiedzieć, tak, wiele przeżyłem, zawsze będę tak się zachowywał, zawsze będę się tak czuł. Człowiek wierzący mówi, nie. Mogę przejść ponad tym, patrzeć poza widnokrąg, bo wiem, że nie ma takiej rzeczy, której z Bogiem nie da się załatwić. No właśnie. Zobaczcie, w pierwszym czytaniu jest prorok Habakuk który żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Prorok ten, cóż, przyglądał się całemu złu, które jego ziomkowie produkowali. I był to taki praktyczny ateizm. Bóg jest, stworzył nas, dał nam nawet ziemię, ale tak naprawdę nie interesuje się nami, więc nieważne jak żyjemy, wszystko się zmieści w tej naszej nowej, o nowoczesnej moralności. Habakuk nie mógł tego zdzierżyć, i, i, I mówi, Panie Boże, czy Ty będziesz zawsze dawał się tak wodzić za nos? Czy będziesz jeszcze długo znosił to, to urąganie Tobie? Jest pokusa następująca. Habakuk jej nie uległ, ale wielu innych tak. Pokusa jest taka, skoro ci źli, ci przewrotni dobrze im się wiedzie, to może ja, który czuję się trochę stłamszony, może ja też do nich dołączę, będę reprezentował te antywartości, które oni mają za swoje i cóż, też będzie mi się dobrze wiodło. To jest zaraźliwe, to przespączkowanie rośnie. Habakuk wie o tym i właśnie modli się bardzo, żeby Bóg coś wreszcie zadziałał. I ostatecznie Bóg mówi spokojnie, może jestem nierychliwy, ale sprawiedliwy. Moja reakcja nadejdzie wcześniej czy później, ale sprawiedliwy się ostoi. Ten, który patrzy poza widnokrąg, który nie daje się po prostu stłamsić temu, status quo, które ludzie przyjęli za swoje. Ale wiara nasza może doznawać także innych wyzwań. Na przykład w drugim czytaniu z listu do Tymoteusza słyszymy, jak Paweł mówi do Tymoteusza Przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił charyzmat, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Tymoteusz był bardzo młodym biskupem. Mieszkał w Efezie, tam przewodził w wspólnocie, gdzie prawdopodobnie wielu jej członków było starszych od niego wiekiem. No i cóż, czuł się bardzo niepewnie, był taki, no, nie miał takiego mocnego charakteru jak Paweł. Miał mieć prawo, miał prawo mieć różnego rodzaju wątpliwości. I co? I jeszcze na zdrowiu po prostu nie bardzo był mocny. Wobec tego to wszystko razem przysłużyło się być może temu, co my dzisiaj nazywamy wypaleniu, wypaleniem zawodowym. Paweł nie bez powodu mówi do, do Tymoteusza powoli, ogarnij się, to, że brakuje Ci radości, to, że brakuje Ci po prostu takiej werwy do pracy, to nie jest, to nie jest tak, że to Bóg okazał się niehojny w obdarowywaniu Ciebie. Ta łaska Jego jest cały czas przy Tobie. Z nią możesz właśnie przysłowiowe góry i morwy przenosić. Ale jeśli czujesz się tak, jak się czujesz, to coś robisz gdzieś źle. To może nie zadbałeś o siebie wystarczająco. To może po prostu coś jest jakiś błąd założycielski w Twoim działaniu. Ogarnij się i z mocą Bożą, którą masz w sobie, po prostu będziesz znowu, tak jak wcześniej, góry przenosił. Ale rozdmuchaj w sobie ten już przygasający węgielek Bożej łaski, Bożego charyzmatu. Ale jest jeszcze ostatnia rzecz, przez nią, dla niej musimy wrócić do Ewangelii. Pan Jezus zaraz po tym, jak wyjaśnił apostołom, że wiara zaczyna się od zmiany myślenia, Natychmiast jakby daje do zrozumienia, że no, oczywiście wiara to jest relacja z Bogiem. I ta relacja zawsze opiewa na, jakąś, na jakieś czyny. Kiedy myślimy o dwojgu ludzi zakochanych, to kiedy oni deklarują sobie miłość, to nie ograniczają się przecież tylko do tego, co naturalne, powiedzenia sobie cześć, rano, dzień dobry, czy też, no nie wiem, wymiany jakichś uścisków czy pocałunków. Oni chcą dla siebie z powodu tej miłości, która przecież podszyta jest relacją, z powodu tej miłości chcą robić dla siebie rzeczy spontaniczne, chcą ich robić dużo, by uszczęśliwiać się nawzajem. Nieprawdaż? Na w naszej relacji wiary z Bogiem jest podobnie. Tylko, że my nie musimy uszczęśliwiać Boga, bo On jest y cudownie szczęśliwy. Natomiast y mamy przenosić to szczęście na inne osoby. I z powodu wiary Czynić dużo dobrych rzeczy. Pan Jezus mówi, jeżeli czynicie to, co wam nakazano, czyli nakazano ci przestrzegać przykazań, nakazano ci zachowywać pewną moralność, chodzić do kościoła w naszych czasach itd., no to yy, mówisz na tej podstawie, ja jestem wierzący. Okej, okay, ale to jest absolutne minimum. To jest minimum. I jeżeli tylko do tego się ograniczasz, to twoja wiara jest w stagnacji. Pokaż mi, ile dobrych rzeczy zrobiłeś z powodu wiary i wtedy Ci powiem, jak ona jest żywa. To jest zresztą myśl z listu św. Jakuba, który mówi, masz wiarę, będziesz na podstawie jej zbawiony, masz rację, ale najpierw zobaczmy, czy nie jest to pusta deklaracja. Jeśli Twoja wiara popycha Cię do robienia dobrych uczynków, super. Jeśli nie, mamy kłopot. Zatem kochani, dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze czytania są dość prowokujące w tym sensie, że one mówią nam hello, jeśli jeszcze nie zrozumiałeś, że wiara to relacja, jeśli nie zrozumiałeś, że zaczyna się ona od zmiany myślenia, jeśli nie zrozumiałeś, że będzie pełno pokus, które będą kazać Ci się pozbyć tego, co uważasz za drogie, jeśli nie zrozumiałeś, że możesz również podlegać wypaleniu, gdzie wyda Ci się, że Twoja wiara przygasła, jeśli nie zrozumiałeś, że Twoja wiara ma generować dobre uczynki, to nic nie zrozumiałeś. Miejmy nadzieję, że my wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Amen.